A jeszcze raz zobaczmy. Dobry, dobry ten prawy podbródkowy. Idealnie w punkty, tym bardziej, że już wcześniej Kołecki kilku utratnie tym podbrudkowym trafił.